Witam serdecznie w filmie Brander w Wieleniu. Spotkaliśmy dzisiaj w ramach akcji Gashin Challenge, dziesiącej pomoc dla chorej Hani. Chciałbym z tego miejsca również podziękować naszym koleżankom i kolegom z firmy Tule, A zarazem chcielibyśmy prosić o wsparcie dla Hani, dalszą nominację dla takich firm jak Kamek z Wielenia, Euro Roska, jak również na prawdę stare kuro. Słyszecznie dziękujemy i trzymamy za Hanię kciuki. Pamiętaj szybko do zdrowia. 2 3 4 5 6 7 8 9